kawiarenka w Sokołowsku, ulica Główna za chwilę wejdziemy tam z małżonką wypić sobie drugą wycieczkową kawkę okolice ulicy Głównej 24 Sokołowska! kawiarenka kawiarenka w Sokołowie w taki Ciekawy wystrój Zamówiliśmy dwie kawy przed wyprawą do cerkwi Którą to cerkiew było ciężko znaleźć Żona porobiła mi parę zdjęć A wystrój kawiarenki jest taki Kawiarenka, kawiarenka w Sokołowie. I w końcu zdecydowaliśmy się na kawę. I jeszcze piwo opad z będzie. Najgorsze, że jest jedno pieprzowe. Trzeba będzie chyba dolać soku, jak żona podpowiada. I takie to rzeczy są ciekawe w Sokołowsku, oprócz kawy. Dla przypadkowych turystów z Wrocławia. Kawka w kawiarence wypita. Piwo opad, bierzemy do domu. Pianka zjedzona. Czas jechać i szukać miejscowej cerkwi A to wszystko w Sokołowsku Dniu 18 października, sobota 2014 r. Końcówka lata jesień Końcówka lata na jesieni